dnia na poniedziałek 21 czerwca witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale orakel miłości Uloeli. dziękuję ślicznie, że Państwo mi towarzyszą zobaczmy jakie tendencje dzisiaj właśnie są w kartach Tarota na rozpoczęcie tygodnia na poniedziałek Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za czat, że Państwo są aktywni na moim kanale. Wspaniale, po prostu wspaniała grupka, wesoła, która opowiada sobie też, właśnie historie z życia wzięte. Więc dziękuję Państwu. Proszę o komentarze, o, o feedback, czy rezonują tematy. Proszę również o dobrze sformułowany temat zawsze pytania jakie macie do kart i przypominam Państwu, że w tym tygodniu w czwartek to jest data 24 czerwca o godzinie 20.40 jest pełnia księżyca w tą pełnię możemy przyciągać wszystkie pozytywne emocje, uczucia, wibracje szczęście, miłość więc w ten dzień właśnie pełni księżycowej będę robiła rytuał miłości, czyli taką manifestację miłości, przyciąganie miłości i szczęścia właśnie przy różowej świecy i przy również zielonej świecy, by otworzyć czakrę serca. Także proszę przygotować sobie na czwartek w tym tygodniu, jeśli Państwo chcą ze mną tutaj na YouTubie o 20.40 wziąć udział w rytuale. Będzie filmik właśnie o tej godzinie pełni i ze świecą ym, różową, jako właśnie symbol miłości i świecą zieloną lub takim właśnie taką, jak to się mówi po polsku, y, taką właśnie tutaj zapalnikiem y, zielonym, tak, by otworzyć czakrę serca, Właśnie w kolorze zielonym, dlatego będziemy właśnie przy tych dwóch kolorach manifestować miłość, ponieważ największe właśnie siły księżycowe, energia księżycowa są właśnie przy pełni księżyca i tę energię musimy czy chcemy wykorzystać, by właśnie przyciągnąć z wszechświata wszystkie dobre energie do nas. Także ten tydzień zapowiada się już pięknie z rytuałem, z afirmacjami, medytacjami. Zobaczmy jednak teraz kartę dnia na poniedziałek. Karta cztery kielichy. Karta czterech kielichów znana jest również jako karta czterech pucharów. Kielichy mówią tutaj właśnie w tarocie o naszych emocjach, uczuciach. Są też symbolem znaków wodnych, czyli raka, skorpiona i ryb są wolnymi kartami, czyli wszelkie tempo ich jest wolne. Rozwój sytuacji jest wolny. Jeśli chodzi o kartę dnia, co symbolizuje i co właśnie mówi ta karta jako y, karta dnia? Y, widzimy tutaj mężczyznę, który siedzi pod drzewem w takiej pozycji właśnie po turecku ze skrzyżowanymi nogami i rękoma, czyli tutaj jakby ta jego mowa ciała mówi o pozycji zamkniętej, czyli blokuje się, tak? Nie dopuszcza do siebie właśnie tych emocji. Pomimo to, że tutaj ma szansę jakiegoś jednego kielicha właśnie dotknąć, czy zobaczyć, czy, czy, czy, czy otrzymać, wspomina o tych trzech tutaj innych kielichach, które jakby są tutaj postawione i dalej od niego więc nie widzi tutaj tego kielicha, który jest mu tak jakby podsuwany pod nos nie patrzy na niego zamyka się, blokuje się na niego tak? jest to też tutaj mężczyzna smutny zapatrzony właśnie w to, co tutaj nie, nie dostanie prawda? jest od niego oddalony smutny bez emocji, takich jakichś prawda, witalnych, tutaj no siedzi w cieniu pod tym drzewem, nic nie robiąc, tylko rozmyślając w smutku. I właśnie jest to karta takiego niezadowolenia, skupiania się na rzeczach i sprawach, których nam brakuje. Nie na tych rzeczach, które mamy w zasięgu ręki, tylko nie, przepraszam, na tych, które mamy w których mamy zasięgu ręki, których możemy dotknąć i wziąć, prawda? Tylko na tych, które właśnie nie mamy, które nam brakują, które być może odeszły, które są za daleko, których nie możemy dotknąć. A to właśnie, co możemy mieć lub mamy, nie dostrzegamy i nie szanujemy. Nie cieszymy się z tego. Mówi właśnie ta karta o wewnętrznym pragnieniu polepszenia swojego życia i nieumiejętności doceniania tego, co się już posiada. Więc taki stosunek ambiwalentny do tego, co już zdobyliśmy, co mamy, jak, jakie kwalifikacje, jakie dzieci, być może rodzinę, jakie, jaki zawód, jakich przyjaciół. Nie doceniamy tego, tylko patrzymy na to, czego nie mamy i chcemy właśnie koniecznie to, co jest dla nas nieosiągalne, być może trudne do zdobycia. Tutaj jest taka atmosfera monotonii, rozczarowania, nieumiejętność dostrzegania nowych możliwości, które nam tutaj los prawda, daje, metaforycznie tutaj dostaje od chmurki, Właśnie jakiś kielich, jakąś nową szansę, tak? I nie docenia tego, nawet nie zwraca uwagi, ignoruje, jest apatyczny, tak? Jest taki też tutaj na karcie ogólny stan zmęczenia, rezygnacji, jakiegoś przesytu. Przestało go wszystko cieszyć. Jest niezadowolony, jest zniechęcony, jest pasywny, siedzi z zamkniętymi rękoma i nogami, czyli w takiej właśnie blokadzie. Brakuje mu motywacji do dalszego działania. Jakieś być może rozczarowanie miłosne, rozterki, jakieś właśnie być może rozterki sercowe, rozterki w rodzinie, z partnerem i tak dalej. Niezadowolenie, jakiś gniew, nieumiejętność wybaczania, nieumiejętność cieszenia się, zadowolenia. Także Taka karta niestety jest od poniedziałku. Być może przeraża nas to, yy, że właśnie zaczyna się cały tydzień, gdzie być może mamy wiele spraw. Chcemy ciągle dążyć do czegoś nowego i właśnie jesteśmy niezadowoleni z tego, co już mamy. Nie, nie zauważamy tego wręcz. W uczuciach właśnie, jeśli pytacie tutaj o sprawy właśnie małżeńskie, czy rodziny, czy właśnie jakieś związkowe, tak, czy, czy kryzysy, czy jakieś wyjaśnienie kłótni i tak dalej. Raczej jest tu taki dzisiaj, właśnie w poniedziałek, uczucie takiego zniechęcenia. Jakiś takich, Jakiś moment, który emocjonalnie Was tutaj po prostu no zasmuca. Być może jesteście sentymentalni, nie macie też jakiejś energii do działania. Bierność, to jest też dobre słowo, bierność wynikająca właśnie z tego takiego stanu niezadowolenia. I właśnie najgorsze jest w to, to na tej karcie, że nie zauważacie nowej szansy, jeśli nawet partner pisze lub coś robi, nie zauważacie właśnie tego, ponieważ jesteście zablokowani i, i po prostu jesteście jakieś tacy myślami daleko od realności. Także takie jakieś znudzenie, być może rozczarowanie partnerem, pomimo, że on się stara, że Wam coś proponuje, nie zauważacie tego. Ignorujecie. Także w finansach i w pracy brak Wam chęci do dalszych jakichś działań. Jakoś myślicie, że nie potraficie się już realizować, nie macie na to ochoty, i siły i motywacji. Czujecie, że osiągnęliście już dużo i że nie potrzebujecie być może jakichś zmian, Blokujecie właśnie jakieś tutaj wszelkie szanse i zmiany, przemiany. Czyli zostajecie dzisiaj w, takim, w takiej fazie stagnacji, prawda? Nie umiecie dzisiaj wyciągnąć do kogoś ręki lub się pogodzić, nie umiecie wyjść z sytuacji. Jesteście znudzeni wszystkim, pracą, rodziną, partnerem. Brak Wam pomysłu, inicjatywy, brak Wam też kreatywności, natchnienia. Zadowolenia z efektów swojej pracy. Proszę Państwa, ta karta ostrzega dzisiaj, weźmy to jako kartę ostrzegającą, że nie wolno nam postępować właśnie w ten sposób. Nie wolno nam po prostu ignorować jakichkolwiek tutaj działań, szans, które podsuwa nam pod nos los, ponieważ nie mamy jakiejś motywacji lub obuściły nas jakieś siły właśnie witalności. Nie możemy postępować dzisiaj od poniedziałku, czyli nowego tygodnia, w ten sposób. Jest to wskazówka od Torota, by zwracać uwagę na wszystkie właśnie dary od losu, na wszystkie szanse, na nowe jakieś tutaj pomysły czy projekty, by wstać, odblokować się właśnie z tej takiej pozycji tutaj siedzenia po turecku, tak? Wstać i zmotywować się. Wiem, że jest to teraz nieraz ciężkie, tak? Samemu zmotywować się do działania i do właśnie jakiejś dużej motywacji, prawda? widzieć jakiś cel w tych zmianach. Przypomnijmy sobie, że w tamtym tygodniu mieliśmy dużo wzlotów i upadków, mieliśmy zmiany, mieliśmy y, po prostu zakończenie czegoś starego, jakichś toksycznych, diabelskich związków, tak? Y, mieliśmy właśnie tutaj chęć pała do działania, tak? Y, mieliśmy tą kartę triumfu, wieńcu laurowego. Nie, teraz jakby jesteście spaleni być może nie macie od poniedziałku właśnie tej werwy by zacząć ten cały tydzień jeszcze raz, by szukać nowej pracy by szukać nowego mieszkania szukać nowego partnera chcecie wszystko być może zmienić postawić na głowie no ale jesteście w takim właśnie oto stanie i nie widzicie właśnie tutaj jakichś szans że może być, że może być super że los wam tutaj coś podsuwa, ignorujecie to. Właśnie jest to taka karta ostrzegawcza, by nie ignorować dzisiaj żadnych szans od losu, by na wszystko bacznie zwracać uwagę i być aktywnym, zmobilizować się po prostu, by być aktywnym i nie siedzieć właśnie w tym takim tutaj... Um, jakby w tej takiej energii, prawda, pesymistycznej, by nie zachowacie właśnie w ten sposób. Także pamiętajcie, że karty są przestrogą również, radą, prawda, by, byście nie stracili od poniedziałku jakichś właśnie ważnych tutaj szans, byście nie ignorowali ich lub nie po prostu zbagatelizowali lub po prostu no, przez Wasz tak jakiś tutaj wewnętrzny smutek, brak motywacji, byście ich po prostu nawet nie mieli czasu przez ten taki pesymizm dostrzegnąć, dostrzec, przepraszam, dostrzec. Więc jest to karta, która Was przestrzega, by właśnie tego błędu nie popełniać. Idźcie w ten poniedziałkowy dzień pełni werwy, motywacji, pełni właśnie jakiegoś takiego ognia, tak, witalności. Właśnie tego Wam raczej życzę. Nie siedźcie pod jakimś tutaj drzewem zasmuceni i no, z jakimś takim właśnie tutaj smutnym grymasem na twarzy. Ponieważ szkoda czasu na takie właśnie tutaj rozmyślania i sentymenty. Cieszcie się tym, co macie. Cieszcie się to, z tego, co już osiągnęliście. I nie przegapcie żadnej nowej właśnie tutaj szans od losu. Tutaj mamy również cztery kielichy w, tym, w tej innej karcie Tarota, Właśnie to jest taka moderna, taka um, nowoczesna karta Tarota z tej serii Światło i Cienie. Tutaj też właśnie siedzi, smutna, rozmyśla, no, bez motywacji. Tutaj też zamknięta taka, po prostu tu pokrzyżowane nogi, ręce. Wszystkie te kielichy tutaj trzy są, rozmyśla właśnie o nich a tutaj jeden ten kielich taki piękny, duży, dostojny yy, nie, nie widzi w ogóle zobaczcie, nie patrzy nawet na niego tylko rozmyśla tutaj o tych trzech które być może straciła rozmyśla, wspomina i no po prostu jest tutaj bardzo taka no bardzo totalnie zasmucona także no nie przesiedźcie dzisiaj tego poniedziałku właśnie w takiej tutaj pozie i w takim właśnie tej zadumaniu smutnym ponieważ szkoda dnia i szkoda właśnie by tak się ten poniedziałek tutaj zaczął kochani zobaczmy jeszcze w tej Sexual Magic Tarot tutaj też nie ma dzisiaj aktów miłosnych tylko rozstanie tylko rozstanie Ponieważ właśnie czwar, czwórka kielichów to jest karta smutku po rozstaniu, rozczarowanie, apatia, samotność, jakaś strata, być może właśnie w związku, rozstanie. Co widzicie Państwo tutaj, że ona otwiera mu ta kobieta furtkę i on właśnie chce wyjść. Jest tej, są nożyczki, przecinają coś, tak? Jakiś symbol taki, że coś przecinamy, kończymy, czy właśnie rozstajemy się, więc. Jest to taka karta właśnie rozstania, rozczarowania partnerem, partnerką i na pewno smutek z tym związany. Więc proszę wziąć z tego czytania właśnie to, by uniknąć takiego smutku dzisiaj. Nie zaczynać tak tygodnia. Nie ładować się takimi negatywnymi emocjami takie, takie, takimi emocjami pełnymi właśnie rezygnacji bądźcie zadowoleni z efektów swojej pracy z efektów swoich starań w związku nie załamujcie się dajcie sobie szansę zobaczcie na wszystkie możliwe tutaj oferty, które dostajecie pod nos powiedzmy tak jak tutaj obrazowo, metaforycznie na tej karcie od losu i ta zła pasa, którą dzisiaj może wewnętrznie czujecie, jakieś taka demotywacja, jakieś takie zrezygnowanie, taka jakaś bezsilność, to będzie tylko krótkie. To się odwróci, to sobie pójdzie, to na pewno nie zostanie na długo. Jest to taki chwilowy moment jakiś, po prostu no, w poniedziałek. Mało kto ma jakąś motywację do działania, prawda? Nie oszukujmy się, więc, <głos> więc jest to taki stan przejściowy i normalny. Proszę się tutaj nie podrążać. Nie podrążajcie się, kochani, w rozpaczy i w zniechęceniu, wręcz przeciwnie. Tarot przestrzega Was, byście tej działali inaczej niż ta osoba na tej karcie. Weźcie los w swoje ręce. Miejcie motywację i inicjatywę, by stworzyć coś nowego w tym tygodniu. Od poniedziałku. Zacznijcie właśnie od poniedziałku. Dziś. Także tego Państwu życzę, byście pełni motywacji i pozytywnych wibracji. Nawet mi się tutaj rymuje. Weszli właśnie w ten nowy tydzień, a nie siedzieli tutaj i udawali takiego smutasa. Więc do usłyszenia już dzisiaj wieczorem, dobrego poniedziałku i życzę Wam dobrego startu w nowy tydzień.